Bangla, nie bangla, jest ważny, że Rill to pogona na tak pokażę ci wszystko. Maluję obraz, stosunki se przyśnią, nagrasz se hip hop, coś się nie pykło. Nagrasz się hip lecz to nie jest wszystko. Lecz to nie jest wszystko. Lecz to nie jest wszystko, nie, nie, lecz to nie jest wszystko Najważniejsze by w siebie mieć wiarę, a nie żeby pod sklepem wyjebać wiarę. Możesz powiedzieć, że to jest już stare, jam jest młody pogo i rozwijam talenta ta Raka ma łączyć, nie dzielić, ta akcja by pomóc nas leczyć W się pomagam, hot Sixteen, już dobrze wiesz co mam na myśli ja. Nareszcie kurwa! Dzięki za nominacje chłopaki A moje nominacje to Stary Lesio, Enzo I Ogór Wisping Crew Pozdrawiam